Dziękuję bardzo serdecznie. Dzisiejszy hęgał trochę spóźniony, ponieważ najpierw miał się odbyć w środę, a w środę oczywiście mecz, to trudno, żeby się nałożyły dwie rzeczy naraz, ale w końcu jakoś mi się udało Mi tradycyjnie bym Ci się pochwalił ty, tym, co już się pochwaliłem wcześniej, a mianowicie yy, jestem już jednym z kooperujących, że tak powiem, współautorów czasopisma Lekarz Medycyny Pracy. Tutaj być może widzisz tego człowieka ze zdjęcia. To jestem właśnie ja, napisałem tam artykuł, wskazówki dotyczące badań profilaktycznych Ukraińców, prawda? Także wszystko, co, co wiedziałem, to napisałem i jeszcze raz się muszę pochwalić, bo to, co pokazywałem parę tygodni temu, to były tylko, była to jeszcze taka wersja, która nie poszła do Czytelników, prawda? Jeżeli chodzi natomiast o pracę, o robotę, to tych Ukraińców jak i jakichś innych narodowości jest naprawdę olbrzymia ilość, prawda? Tak poświęciłem się chwilę i policzyłem około 50% Ukraińców, Gruzinów, jeden Koreańczyk dzisiaj. Przez internet skonsultowałem Greka, prawda? Było dwóch gości z Indii, także Białorusini, Ukraińcy Białorusini, prawda? Jest naprawdę dużo, dużo pracy. Jeszcze koniec miesiąca tam pełno jakichś zaległych faktur do opłacenia, które z reguły przychodzą. Personelowi też trzeba jakieś parę groszy zrobić wypłatę, także ostatni dzień danego miesiąca jest niestety niezwykle pracowity. Przyjechało do mnie dwie osoby na konsultacje i powiem szczerze, sprawa rozchodzi się o jazdę pod wpływem narkotyków, prawda? Ale taka właśnie nietypowa rzecz, że jeden z moich widzów, być może ogląda mnie w tej chwili wiele razy, znaczy kiedyś raz go tam złapali chyba za alkohol czy za narkotyki, a później jakoś tak nie odzyskał tego prawka i złapano go kilka czy kilkanaście razy oczywiście trzeźwego pod, że tak powiem, trzeźwego, ale bez uprawnień, prawda? Bez uprawnień w postaci prawa jazdy. I niestety przy okazji doszedł tam jakiś wyrok, pobyt w areszcie chyba jakimś karnym, czy w więzieniu. Potem jak wyszedł, to już dostał skierowanie na te badania fomp Polskie, prawda? No i niestety jak poszedł, to się okazało, że dostało orzeczenie negatywne. Przyjechali do mnie się poradzić z centralnej Polski i niestety bez rocznego udokumentowanego okresu abstynencji nie idzie niczego załatwić, prawda? Musisz mieć udokumentowany krytyczny okres abstynencji, oczywiście się oni odwołali. Mam wrażenie, że to odwołanie niewiele wniesie, ale każdy ma prawo się odwołać, prawda? Także jeżeli masz ochotę ze mną pogadać telefonicznie, Tradycyjnie tutaj jest numer telefonu 789-273-335 27, 789-273-335 ale jeżeli nie masz ochoty to też się nic wielkiego nie stanie także mówię, podnoszę jeszcze raz swojego Tutaj moje zdjęcie, prawda? I jestem w końcu jakimś tam współautorem. Nie tyle współautorem, bo ten artykuł napisałem sam, ale jestem tutaj osobą, która pisze artykuły do gazety. Niestety gazeta jest taka typowo profesjonalna, czyli nie ma sensu, żeby się ją kupował. I nazywa się lekarz medycyny pracy. Mam, dostałem też takie, takie zapytanie. Panie doktorze, czy mogłabym zasiągnąć porady? Może dostał skierowanie na badania z powodu wypadku drogowego. Do badań musiał dostarczyć dwa zaświadczenia od lekarza rodzinnego, gdzie leczy się na nadciśnienie od psychiatry, gdzie również się leczy. Wszystkie testy psychologiczne i okuliste zdał bardzo dobrze. Dostał jednak negatywną opinię, czyli badań nie przeszedł i nie dostaliśmy uzasadnienia. Jednak wydaje nam się, że to z powodu zaświadczenia doktor psychiatry, ponieważ lekarz rodzinny w swoim zaświadczeniu wydał adnotację, że leki, które zażywa pacjent nie wpływają na prowadzenie samochodów. Lekarz psychiatra nic takiego nie napisał, dodaje zdjęcia, czekamy na kontakt od środka odwoławczego. Mąż udał się drugi raz do pani psychiatry, która poprawiła yy, zaświadczenie i czy będzie ok, czy nie będzie to to zobaczymy i no ja mam tutaj te zaświadczenia, prawda tylko tak yy, przeczytałem sobie treść tych zaświadczeń, no nie będę ci tutaj je pokazywał i niestety yy, rozpoznanie jest takie powiedzmy zaburzenie osobowości spowodowane uszkodzeniem układu ośrodkowego układu nerwowego, prawda? I, I problem z takimi zaświadczeniami psychiatrycznymi jest taki, że rzadko kiedy rzadko kiedy niestety osoby mające jakiś problem psychiczny przechodzą tak bezproblemowo badania, nawet jeżeli są to badania z powodu wypadku drogowego. Teraz nie odpowiada mi tutaj widz na pytanie, czy to on był to sprawcą tego wypadku drogowego, czy, czy druga osoba, prawda? No w każdym razie nie wygląda to zbyt ciekawie, prawda? Jeszcze sobie tak na to popatrzę. No... Nie wiem, ile lat ma to osoba badana. W każdym razie mówię, tam, gdzie wchodzą jakieś problemy ze zdrowiem psychicznym, to masz niestety duże szanse, że zostaniesz uwalony. Dwa zdania na temat zjawiska, które zauważyłem w mojej przychodni, też już opowiadałem o nich, a mianowicie z powodu wyższych cen na ropę naftową, wyższych cen na gaz i planowanego jakiegoś embargo na te produkty energetyczne z Rosji. Nagle ruszyły się platformy wiertnicze, zagraniczne. Cała kupa ludzi jedzie do Norwegii, na szel norweski, jedzie na Morze Północne, na szelf brytyjski. Jadą nawet na wiatraki do naszego zachodniego sąsiada, czyli do Niemiec. I naprawdę, ponieważ jestem jednym z niewielu lekarzy uprawnionych, w tej części Polski, prawda, w zachodniej i praktycznie całej południowej, to mam po prostu nadmiar klientów. Do tego dołączyły się badania lotnicze, ponieważ sezon się zaczął, prawda, pogoda sprzyja i lokalne aerokluby, czyli wrocławski, zielonogórski, i tam jakieś inne, zaczęły przysyłać do mnie ludzi. I naprawdę dzisiaj chyba miałem z sześciu czy siedmiu pilotów, prawda? Znaczy, skład pilotów to jeszcze też zaliczam. Stewardów, tak zwany Cabin Crew, prawda? Stewardów, Stewardesy. I jakoś ten mój biznes się ciągnie. Jakoś biznes idzie ciągle do przodu, prawda? Nie wiem, jestem już na takim etapie, że tej pracy jest troszeczkę za dużo jak na moje możliwości, prawda? Jeżeli masz jakieś pytanie, to to zadaj je na czacie, prawda? Zadaj je na czacie tylko gdzie ten czat jest, prawda, nigdy, nigdy, nie pamiętam. Chyba tam, w tamtą stronę jest czat. Jeżeli nie masz pytania, to powoli kończę, prawda, i do zobaczenia do następnego razu. No chyba, chyba nie ma chętnych dzisiaj za, na jakąś pogaduchę, czyli czwartek nie jest jakimś najlepszym najlepszym dniem, prawda? O, tutaj Piotrek. Panie doktorze, zespół Otella jest przeciwwskazaniem, żebym był kierowcą zawodowym. Ja wiem. A kto ci ten zespół Otella rozpoznał, prawda? Czy, czy być może być może Miałem ostatnio jednego jednego kierowcę, który pobił swoją małżonkę, prawda, pod wpływem jakiejś tam to powiedzieć, pod wpływem jakiegoś takiego urojenia, prawda? Natomiast problemem zespołu Otella jest to, że z reguły to jest związane jeszcze z paranoją alkoholową i z tak zwanym alkoholowym obłędem zazdrości, czyli jeżeli ten zespół ATELA jest związany niestety u Ciebie z alkoholem, prawda, to związane z alkoholem, to niestety dostaniesz orzeczenie negatywne. I ten facet właśnie, co był u mnie to najpierw, że tak powiem, ten co pobił małżonkę, prawda, dostał jakieś tam półroczne zwolnienie, potem jeszcze kilka miesięcy, przepraszam, z miesiąc chodził do mnie, zanim sobie załatwił zaświadczenie od psychiatry, dostał, tylko że to już był kierowca zawodowy i dostał jedynie na Pół roku bierze tam jakieś leki, te leki też tak średnio współistnie, współgrają z prowadzeniem samochodu, no ale tutaj jest pytanie takie, czy tutaj jesteś kandydatem na kierowcę zawodowego, natomiast ten człowiek już kierowcą zawodowym był 20 lat, czyli KR dokładnie odpowiada że ten zespół jest przeciwskazaniem do bycia kierowcą zawodowym. KR jest to zaburzenie psychotyczne. Także KR bardzo dobrze odpowiedziałeś na to pytanie. Dobra, słuchajcie na tym kończę. Wystarczy tej pogaduchy, prawda? Także mówię jak chcesz zasubskrybować kanał, to gdzieś tam jest Gdzieś tutaj jest yy, z, Guzik do subskrypcji, link do subskrypcji yy, Tam jest Kolejny filmik Piotrek, czy jak mam prawko na CDOE to To nie zabiorą mi prawo jazdy No, no Trudno mi powiedzieć, jeżeli psycholog napisał do Wydziału Komunikacji, że widzi, jeżeli dostałeś orzeczenie negatywne, prawda, i psycholog poinformował Wydział Komunikacji, to mogą Cię skierować na badania do Wąpu, a tam się rzadko kiedy przechodzi. Sławek, witam Pana. Czy trzeba powtarzać badania, jeżeli dostaje się skierowanie na badania psychotechniczne w WOMP? Nie bardzo rozumiem. Badania psychotechniczne w WOMP-ie to nie służą do, to nie są badania na kierowcę zawodowego, tylko to są badania takie bardziej po, pod kątem nadużywania alkoholu, czy tam jakiś, czy tam jakiś używek, czy coś w tym stylu, prawda? jeżeli będzie diagnoza psychiatryczna atakowa będzie musiała mieć miejsce, to i owszem. Także, no na dwoje ci Panie Piotrek babka wróży masz spore szanse, że to prawo jazdy możesz utracić. Także, trzymajcie się, cześć do następnego razu jak już oglądasz w powtórce, to to po prostu skomentuj pod tym filmem i bye bye.